JT używa rodzinnej taryfy komórkowej, obejmującej jego i troje krewnych. W ciągu miesiąca mogą wysłać łącznie co najwyżej 500 SMS-ów. Mogą wysłać co najwyżej 500 SMS-ów wszyscy razem. W tym miesiącu JT wysłał o 25 SMS-ów więcej niż jego starsza siostra. Podkreślę to innym kolorem. W tym miesiącu JT wysłał o 25 SMS-ów więcej niż jego starsza siostra o 50 mniej niż jego młodsza siostra o 50 mniej niż jego młodsza siostra i o 125 więcej niż jego mama. Ile SMS-ów wysłał JT, skoro wiemy, że rodzina… Ile SMS-ów wysłał JT, jeśli wiemy, że Rodzina nie przekroczyła limitu 500 SMS-ów. Przypiszmy niewiadome. Niech OS, a może po prostu O… to będzie starsza siostra. O to liczba SMS-ów wysłanych przez starszą siostrę. Przez starszą siostrę… Y niech będzie liczbą SMS-ów wysłanych przez młodszą siostrę. Przez młodszą siostrę. Natomiast M… niech będzie liczbą SMS-ów wysłanych przez jego mamę. Przez mamę. J… niech oznacza SMS-y, które wysłał JT. J równa się SMS-y JT. Łączna liczba wysłanych SMS-ów nie może być większa niż 500. Sumujemy więc SMSy SMS-y JT dodać sms -y starszej siostry dodać SMSy młodszej siostry dodać SMSy mamy. sms -y mamy. I ta suma musi być mniejsza lub równa 500, bo tyle wynosi limit. Co najwyżej 500 SMS-ów, czyli 500 lub mniej. Jak powiązać te niewiadome z liczbą SMS-ów wysłanych przez JT mamy pewne informacje. JT wysłał o 25 SMS-ów więcej niż jego starsza siostra. Zatem J równa się 25 dodać SMS-y starszej siostry, czyli O. To nie 0 to litera O. Wiemy, że JT wysłał o 50 SMS-ów mniej niż młodsza siostra, zatem J. Równa się także y odjąć 50, bo wysłał o 50 mniej niż młodsza siostra. I wiemy, że wysłał o 125 więcej niż mama. Zatem j równa się m dodać 125. Teraz trzeba podstawić w miejsce wszystkich niewiadomych wyrażenia z j, bo pytanie jest o SMSy JT. Przekształćmy więc te równania, aby otrzymać wartość. O względem J, wartość Y względem J i wartość M względem J. A potem podstawimy je tutaj. Mamy… J równa się 25 dodać O. Jeśli odejmiemy 25 od obu stron równania, to uzyskamy J odjąć 25 równa się O. To jest to samo. Jeśli odejmiemy 25 od obu stron tego, uzyskamy to. Teraz tu. Dodajmy 50 do obu stron. Jeśli dodamy 50 do obu stron, uzyskamy j dodać 50 równa się y. sms -y młodszej siostry. Dodaliśmy 50 do obu stron. A tutaj odejmujemy 125 od obu stron. Przewinę kawałek. Jeśli odejmiemy 125 od obu stron, uzyskamy j odjąć 125 równa się m. SMS-y wysłane przez mamę. Spójrzcie na treść zadania. J.T. wysłał o 25 SMS-ów więcej niż starsza siostra więc jeśli odejmiemy 25 od jego SMS-ów otrzymamy SMSy starszej siostry. To jest o, a nie 0. O 50 mniej od młodszej siostry, więc jeśli dodamy 50 otrzymamy SMSy młodszej siostry. I o 125 więcej od mamy. Więc jeśli odejmiemy 125, otrzymamy sms -y mamy. Skoro znamy już… O, Y i M to podstawmy je do nierówności. Mamy więc SMSy JT dodać SMSy starszej siostry. Wiemy, że O równa się J odjąć 25, więc piszemy J odjąć 25. Dodać SMSy młodszej siostry, które jak wiemy, są równe J dodać 50. Piszemy J dodać 50. Dodać SMS-y mamy, czyli jak obliczyliśmy, J odjąć 125. Piszemy J odjąć 125. I to wszystko ma być mniejsze lub równe 500. Sumujmy zmienne J. Mamy ich 1, 2, 3, 4. Piszemy 4J i teraz liczby minus 25, dodać 50, czyli 25 i dalej 25 odjąć 125. 25 odjąć 125 równa się –100. Zatem 4j odjąć 100, to jest suma liczb musi być mniejsze lub równe 500. Mamy do rozwiązania prostą nierówność. Dodajemy 100 do obu stron i uzyskujemy… to się skraca… 4j jest mniejsze lub równe 600. Dzielimy obie strony przez 4 Znak się nie zmienia, bo 4 to liczba dodatnia i uzyskujemy… j jest mniejsze lub równe 150. Zatem JT mógł wysłać mniej lub równo, mógł wysłać nawet 150 SMS-ów w miesiącu i nie przekroczyć limitu wyznaczonego dla całej rodziny, wynoszącego 500 SMS-ów.